W związku z tym yy, chcieliśmy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Yy, zdrowych i wesołych. Yy. Pomyślności, zdrowia, szczęścia i to na cały rok, prawda? Dokładnie. Oby Wam się i na plaży, i nie na plaży, i w życiu w ogóle. Pełnych kaszorów? Dokładnie. Eee, stopy wysoko, wody pod kilem? Stopy wody, pomyślnych wiatrów. No i o, o tych największych bursztynów. I największych bursztynów wymarzonych, dokładnie. Także od tego chcieliśmy zacząć. Planowaliśmy wprawdzie nagrać dwie wersje, ale wydaje mi się życzenia, bez względu na to jaka jest sytuacja w kraju, bo nagrywamy ten odcinek wcześniej. Yy, będą takie same, nie? więc... chyba Możemy sobie pozwolić na to, żeby nagrać jedną wersję. Oczywiście. No, no. I, I głowy do góry. I, było jak... Jak najlepiej bez względu na to, jak jest, to zawsze będzie dobrze. Damy radę. Damy radę. Damy radę. Damy radę. Ponieważ ominęliśmy bardzo fajne pytanie w serii pytań i odpowiedzi, którą nagrywaliśmy teraz na jesieni dla was. Od pana, który też jest fascynatem i łowcą Bocztynów, którego serdecznie pozdrawiamy to postanowiliśmy nagrać, dograć właśnie ten odcinek specjalny z tym jednym pytaniem. Bo pytanie dotyczyło właściwie bardziej prośba niż pytanie, żebyśmy opowiedzieli troszeczkę takich historii z bursztynowych połowów, które wywołują, że tak powiem, podwyższone tętno i bicie serca u wszystkich bursztynników, czyli tak zwanych bursztynowych legend o tym kto, co, ile jak tam najwięcej złowił, jakie największe okazy się trafiły i tak dalej. Faktem jest, że jest zwyczaj, że bursztyniarze, bursztynnicy, ludzie, którzy się spotykają na plaży często między sobą tego typu opowieści wymieniają, tak? Jest to, jest to na pewno część tego, podejrzewam, że tak samo jak u wędkarzy, to ta, ta ryba jest, jest taka, prawda, jest <śmiech> taka, Coraz większa to, to i w świecie bursztynników, bursztyniarzy, no, no, bursztynu, rybaków rybaków bursztynu. bursztynu, też legendy na temat tego, jak to, ile to i jak to się tam nałowiło, chodzą. I są bardzo ważną częścią spotkań, wbrew pozorom. No więc postanowiliśmy się podzielić z Wami swoimi opowieściami, czyli tym, co nam się przydarzyło. No wojsku, kiedy ty. Złowiłeś największy bursztyn. W moim Swo przypadku, jeżeli chodzi, się jeżeli chodzi o ten największy mój bursztyn, to ja nie mam na swoim koncie jakichś wielkich dokonań. Takich bardzo wielkich. Znaczy, umówmy się tak, dla mnie to absolutnie nie powaliło i jak już faktycznie 153 gramy w jednym kawałku pięknym z morza wyciągnąłem, to 10 minut po plaży skakałem, jakbym strzelił gola w mistrzostw świata co najmniej. I tego typu to są emocje. Szczególnie, że to był mój pierwszy rok połowów, więc można powiedzieć, że to, że to takie szczęście początkującego było. tak? No i to absolutnie radość niesamowita, łącznie z krzykami, na szczęście byłem sam. Więc nikt tego nie widział, nikt tego nie słyszał. Mogłem sobie pozwolić na znacznie więcej. E, okoliczności były takie, mi powiedział, dosyć, e, dosyć ciekawe. Bo w, było to miejsce, e, które gdzieś tam wcześniej już e, obdarzyło bursztynami. E, upatrzone, e, miejsce. upatrzone miejsce. W, w, generalnie w połowie stycznia. Pierwszy taki większy sztorm, który wywalił tam bursztyny, przyszedł około 6 stycznia. I wtedy też no, kolega do mnie zadzwonił, że on już skończyli łowić i żebym sobie przyszedł, bo coś tam zawsze nazbieram, jakichś drobiazgów, prawda. No więc szybko, że tak powiem, się ubrałem i zasuwałem tam z buta, bo to tam z, trzeba było ponad 4 km dojść, bo tam nie było możliwości, w sensie nie ma tam możliwości, żeby podjechać samochodem czy, czy cokolwiek. No i po przejściu na miejsce, jak już zobaczyłem tą plamę, no to na samym środku tej plamy czekał na mnie 100 gramowy, piękny kawałek. I takie rzeczy się zdarzają, że czasem już po całym wysypie, jak już wszyscy pójdą, to te ostatnie gdzieś zabłąkane bursztyny potrafią leżeć. I nawet nie musiałem wchodzić do wody, po prostu leżał na plaży wywalony przez ostatnią jakąś większą falę. Ten bursztyn, którym możecie w tej chwili za każdym razem na miniaturkach na początku filmu podziwiać ten, tej, tej całej serii jak zrobić bursztyn. To jest właśnie ten bursztyn. On na mnie po prostu czekał na plaży. Naprawdę piękny, widać, że to jest odłupek. Daleko większego bo tak, buły takiej konkretnej. Tak, przepięknej żeby... nie Niepopękany w całości mat, piękny, żółty, gruby, taki, no, ty, ty, typowo ustecki bym powiedział, niepłasny. Typowo eksportowy, prawda? eksportowy, tak. Aczkolwiek jest to kawałek, który zostanie ze mną na pewno na dłużej. Nie mam ochoty się go pozbywać, no. bo bo zawsze no, mam z nim związane bardzo miłe wspomnienia. Ja bym nie? pewnie już coś z niego zrobił, prawda? Ja uznałem, że tak jak go złowiłem, tak go zostawię, ale wiesz jak to jest. No, tylko krowa nie zmienia zdania i źle trawę całe życie, nie? więc może się okazać, że mi też się odmieni. Na razie go podziwiam, leży u mnie i za każdym razem jak szedam do komputera, to, to go widzę i sobie przypominam jak, jak, to, jak to fajnie było, natomiast wracając do największego kawałka i to się też łączy jednocześnie z moim największym połowem, no to było tak, że poszedłem w ciągu dnia, tak jak powiedziałem, lubię sobie takie rekonesansy robić, lubię zaglądać na plażę, w ciągu dnia zobaczyć, czego się mogę spodziewać. I właśnie w tym miejscu, w którym sypało już wcześniej, zobaczyłem, że gdzieś oddalona, od dosyć sporo od brzegu jest yy, bardzo duża plamaderna drewna yy, yy, I największe skóki z mew jakie w życiu widziałem, bijących tam. W sensie myślę, że tam zleciały się ze trzy stadiony kibiców jakichś drużyn okolicznych. <śmiech> nie wiem co jest w Słupsku, czy gry w Słupsk, czy Arka Gdynia przyleciała też, czy, czy, czy wiesz, czy, czy, czy cokolwiek. Jeszcze tak dużej ilości ptactwa nie widziałem. Jeszcze w życiu w jednym miejscu, i znałem, że trzeba tam wrócić w nocy, że wiatr jest na tyle sensowny, że jest szansa, że do, dopcha do tej w ciągu 12 godzin, powinno dopchać tą plamę do wybrzeża. Wróciłem w nocy około drugiej i byłem na miejscu sam, co też jest dosyć istotne. Sypało na plażę takimi kawałkami typu pół grama, gram. gram i to, to, to było tak naprawdę na przestrzeni tam około kilometra, więc ja się przeszedłem w jedną stronę, w drugą stronę, zawróciłem i tak się zagapiłem w tą wodę, że nie dostrzegłem w pewnym momencie, że idzie wielka, śniegowa, burzowa chmura. I ona była już na tyle blisko i tak szybko się zbliżała, że uznałem, że już i tak nie zdążę się nigdzie schować i wrócić, czy uciec do samochodu, czy cokolwiek. Więc usiadłem na plaży i postanowiłem przeczekać. wróciłem się tułem do, do całości, bo, bo to był dosyć silny wiatr od morza, spod tej chmury. No, Rozmiar Zasubrawało... jest ciśnienia są wyraźne, Tak, nie, nie, Tak, tak. tak? zasuwało śniegiem hmm. poziomo, więc, więc mówię, po prostu czekałem aż przejdzie. Na szczęście to tam za długo nie trwało. No i jak się odwróciłem i wróciłem na plażę, to już wtedy sypało dziesiątkami, dwudziestkami konkretnymi kawałkami, nie trzeba było tego, że tak powiem prawie, że łowić. No aczkolwiek, aczkolwiek z wody też łowiłem. I wtedy wyłowiłem z wody 150 gramowy kawałek. Piękny w całości, nie, nie pęknięty, nie, nie, nie fragment bursztynu, tylko w całości kawał bursztynu. Szkło, szklak, czyli przezroczysty, czy tak jak lubię. Do dziś czeka, być może w przyszłym roku go wyszlifuję. I tak Na razie chodzę do niego, że tak powiem, naokoło niego jak z jajkiem się obchodzę i się zastanawiam z której strony go tam macną, się dotknąć i szlifnąć. No i tak jak mówiłem, frajda, frajda w wyłowieniu czegoś takiego jest niesamowita, absolutne niedowierzanie, bo kilkakrotnie mi się zdarzyło, że coś to się świeciło w wodzie po wyciągnięciu okazywało się albo majtkami. Jakimiś kąpielówkami czy klapkiem tej wielkości, więc człowiek, dopóki nie weźmie w ręce, no ja jeszcze dłuższy czas nie wierzyłem, że w kieszeni trzymam coś takiego. I faktem jest, że, że bardzo się cieszyłem, że jestem sam, bo na szczęście, w sensie bałbym się, wiesz, z tym kawałkiem na tej plaży siedzieć, jakby tam było więcej osób, nie? których być może nie znam, nie wiem co zrobią i tak dalej. Więc, więc, więc mi się udało pod tym względem, że, że byłem sam, że mogłem sobie pozwolić na dalsze łowienie i jeszcze piękny 50 gramowy kawałek, parę ładnych dwudziestek, parę ładnych dziesiątek. No, w sumie to był jeden z największych połowów jak na tamte, moich największych połowów jak na tamte tereny. Złowiłem za tym jednym zamachem około 800 gramów. Z tym, że tak jak mówię, żaden bursztyn to nie był mniejszy od dziesiątki. Więc, więc, I to jest też wielka rzadkość, że akurat tak się udaje, tak? Że tam jakiś drobiazgów to akurat wtedy nie zbierałem. Po drobiazgi wróciłem, jak już się przespałem następnego wieczora i dozbierałem jeszcze prawie drugie 700 gram takich bursztynków od grama do 5 do, do gram z tych patyków, które tam w międzyczasie wyrzuciło. Oczywiście w momencie zadzwoniłem po kolegę, już sam nie miałem siły zbierać, byłem cały mokry, przemarznięty. Oni przyjechali, jeszcze też tam coś rozbierali. I w międzyczasie wiesz, wywaliło wszystkie te patyki. Właściwie w ciągu pięciu minut przyszła jakaś taka większa fala, wywaliło wszystkie te patyki na plażę i bursztyn się skończył. Mm -hmm. więc, więc tylko wybierając tych patyków już resztki, jakieś rozbierałem jeszcze dodatkowe bursztyny. No i to, jest, to, jest, to są takie dwie moje przygody, jeżeli chodzi o największy kawałek należony na plaży, z jednej strony, a z drugiej strony o największy złowiony kawałek własnoręcznie. I eee, tyle. No. Ja mam takich przypadków dużych, burszynów wiele w, w, w karierze. Trudno mi wybrać teraz jakich, jakąś opowieść. Opowiadaj nie wszystko. Wszystko. wszystkie. Wszystkie, to no, no, tygodnia nie starcie. Święta są, słuchaj, mamy czas, więc... No, ale taka historia. Bezpośrednio związana ze Świętym Szczepanem Tym pierwszym tradycyjnym dniem połowu bursztynu Dzień na Mierzei Wiślanej W dawnych latach Tego dnia w Karczmach można było płacić bursztynem, a nie pieniędzmi, prawda? No, to, to na przykład Okres świąteczny, prawda? I faktycznie jest coś w tym dniu tego dnia bardzo często zjawia się bursztyn, chyba chodzi o temperatury wody, prawda, które powodują, że wśród tych czynników, które są konieczne do połowy bursztynu, temperatura wody jest bardzo istotna. I ona około Bożego Narodzenia faktycznie jest istotna. Czasami nie ma wcale tak silnych sztormów, które by to powodowały, ale ten bursztyn się w jakiś sposób Zjawia. Parę lat temu e, miałem gości z e, Zaodry, i e, on był e, dyrektorem teatru, e, on scenografem e, w tym teatrze. Ludzie nie młodzi, prawda? I e, chciałem im trochę zaoszczędzić. E, trudów i tak dalej. Dobrze wyposażeni, bo na telefonie przesiedzieliśmy umawiając się na to spotkanie. Długo, prawda, w czas, e, e, e, wyposażeni. Ja im e, u miejscowego specjalisty załatwiłem e, lampy ultrafioletowe, takie się omówiliśmy, prawda, i e, e, e, wypadło na jantar. Z moich jakiś tam przewidywań i tak dalej. Pojechałem do Jandaru, chociaż tam bardzo nie lubię łowić, bo w tamtych okolicach jest ten tłum zawsze kotłujący że trudno wożyć kaczok, ale ja mówię, no spróbujmy. I pojechałem tam, no, faktycznie plaża była usiana samochodami terenowymi, które stały reflektorami w morze i drzemali tam panowie czekając na bursztyn co chwilę odpalając, prawda, reflektory samochodu, żeby poświecić może, czy coś jest, czy nie. Ja natomiast no, spacerkiem tam jakiś z tymi ludźmi zacząłem przechodzić, no śmieć wyraźnie podchodził w takiej charakterystycznym dla, dla tamtych miejsc, w gasnącej fali, prawda? to nie była fala kontra, tylko gasnąca fala, sztorb nie najsilniejszy, taka szóstka może, siódemka, e, gasnący sztorm e, i e, no można było się spodziewać właśnie w tamtym rejonie e, e, bursztynu. E, i e, pierwszy złowił e, nowicjusz, ten pan, który Gdzieś tam, na byłym enerdo-enerdowskim prawda wybrzeżu coś miał do czynienia z, z bursztynem, prawda? Ogromna radość ten jego pierwszy bursztyn to była piękna 150 -ka. Duży, żółciutki bursztyn. Czy coś z tym szczęściem pokonującym? Nie pan tego do czego jest, jest prawda? Tak jak u Ciebie był ten bursztyn, prawda? Taki pierwszy nie, nie niego też. To znaczy, to nie był jego pierwszy bursztyn w życiu, prawda? To wiele tych bursztynów, ale taki duży to był pierwszy. Ja starałem się przede wszystkim udawać, żeby tych samochodów nie ściągnąć sobie na głowę, to ja mówiłem żadnego entuzjazmu, proszę, proszę bardzo, bardzo spokojnie, żadnych dziwnych ruchów, żadnego oglądania w kieszeni i tak dalej, bo będziemy mieli zaraz moje kopie, prawda żadnych krzyków. krzyków i tak i ja wiem, to nie było, było dłużej niż 20 minut bursztyn za bursztynem podchodził do brzegu, dosłownie i to takie charakterystyczne, bursztyn najczęściej pierwszy wychodzi mm. z wody. Nie wychodzą patyki, tylko bursztyn wychodzi pierwszy, zwłaszcza jeżeli ten. Ja przede wszystkim zdziwiony, taka ilość grubego bursztynu w tamtym rejonie rzadko się zdarza, prawda? Jest dużo bursztynu w Jantarze, w Mikoszewie, z tym, że on jest najczęściej bardzo drobny. A tam akurat takie ładne kloce przyjły, prawda? Chwilę potem, ja chwyciłem, prawda, bursztynek, e, też taki podchodzący pod 200 gram, prawda? E, no to już jest wielka buła, prawda? Tak. E, z tym, że to była sklejka, prawda? Nie był to e, bursztyn e, o dużej wartości, prawda? Była to, e, to sklejka, bursztyn warstwowy. Ale chwilę potem e, e, mignął mi w następny bursztynek, Który był... Miał przeszło 100 gram, Czyli ładny I no już taki, prawda? Mat, prawda? Bardzo ładny bursztyn. No i wartościowy już bursztyn w tej wersji. Myśmy w 20 minut tam naciągnęli taki gruby bursztynów po kilka kilogramów. Ci nowicjusze i ja, prawda? E, e, i, i, i, i, i wtedy zauważyli jednak ci ludzie e, z, z tych samochodów, ruszyli, zrobiło się zbiegowisko, ruch, w ciągu kilku minut, prawda? E, e, od tego, gdy, gdy, gdy, gdy, gdy pierścień pozapalali te reflektory, podjechali tymi samochodami wszyscy z tej całej plaży, i tam rozrzuceni stali w to miejsce, gdzie, gdzie, gdzie ten. Ja do tych Państwa, prawda, go, moich gości powiedziałem, kończymy połów, prawda, nie ma sensu. Czy oni tam coś złowili i tak dalej, nie interesowało mnie to zupełnie, prawda. To nie jest mój scenariusz, po prostu łowić tłumie i tak dalej. Święty Szczepan, prawda, noc, nie, nie poranek świętego Szczepana, prawda, z pierwszego na drugiego, tylko E, e, z, e, już na kończącej się święta, prawda? Ten święty Szczepan wieczorem. E, e, pojechaliśmy jeszcze w stronę Piask e, i tam w okolicach drzózek naczaskaliśmy prawda, takich dwudziestek, dziesiątek, prawda, też chyba po kilogramie, prawda? I e, to, jest, to jest właśnie ta różnica w wybrzeżu. Tutaj mówisz kilka kilogramów i specjalnie się nie podniecasz. Ja tam złowiłem 700 gram, rozumiesz, że byłem przeszczęśliwy. Nie? To, jest, to jest różnica w ilości bursztynu, który przychodzi tu na wieżę. Jeżeli przychodzi, prawda? Jeszcze raz, nie jest to zjawisko częste, prawda? E, e, e, e, wiele, wiele lat temu Ktoś mnie przekonywał, że tym pierwszym dniem połowy bursztynu takim właściwym jest Wigilia. I że istnieje tradycja połowy wigilijnego. Ja znam tradycje myśliwych, prawda? Ten, te polowanie wigilijne, prawda? i Właśnie mi to bardzo przypominało, tak, wyprawy wigilijne e, e, na Bursztyn. E, w ten, ja nie pamiętam ile lat temu, 15 lat temu, prawda? W, w każdym razie e, e, e, też rano o świcie, prawda, e, wigilię, e, zjawiłem się gdzieś w okolicach e, Leśniczówki dalej chyba, e, w okolicach 12 przejścia, to jest jakieś przed piaskami, 3-4 kilometry, prawda? I przed portem w piaskach, przed tym miejscem, gdzie, gdzie wyciąga się łodzie na plaży, prawda? I tam też taką okazałą sklejkę, już nie pamiętam ile wagi. 100 gram 80 gram taką, taką piękną skleję tego w kształcie e, pantofelka, czy w kształcie ten. I bardzo ciekawe, że ileś bursztynów jeszcze w tym kształcie tam e, złowiłem, takich prawie identycznych, prawda? Mało przyglądałem się paty, patykom, te patyki też miały podobny kształt, to wszystko miało podobny kształt, prawda? E, e, to wigilijne takie e, łowienie bursztynu. Przepraszam. Czyli można powiedzieć, że Neptun jak rzeźbił, miał ochotę na Korciuszka, nie. Nie? nie, to długoskwałe falowanie fel. powoduje, prawda, tak, e, rozsortowanie, bo trzeba sobie wyobrazić, że Bursztyn... E, dlaczego się rozsortowuje według kształtu wielkości ciężarów właściwych? Prądy morskie e, powstające od wiatru, e, które... E, e, przesuwają bruszny, które osiągnęły powierzchnię, pływalność i tak dalej. One się nie poruszają po prostej. Poruszają się po krzywych. Po wycinkach koła, powiedzmy, prawda? O, po okręgu, prawda? Hiperbola, spirala. Tak. Czyli istnieje coś takiego jak siła odśrodkowa, centryfuga i to siła odśrodkowa powoduje to sortowanie. Skala tej jest olbrzymia, prawda? To, to nie jest taka wiróweczka jak do miodu, powiedzmy, prawda? Do, do, do, ten, gdzie wyrzuca jakiś materiał i trudno tego i też od szybkości tych obrotów i tak dalej w tej maszynce do wyciągania miodu z plastra, prawda? Też w różnym tempie i różnie ten miód się sączy, prawda? Czyli w jakimś tempie trzeba kręcić korbką, prawda? Żeby... Te... Tak samo jest z wiatrem, on musi w jakimś tempie i że, żeby to posortowanie spowodować. Tam wtedy były te piękne bursztyny prawda? W jednym kształcie. Brusztyny pantofel takie pantofelki, psiejęzyczki ktoś powiedział, przyglądają się takie psiejęzyczki, prawda? I, i Natomiast naj, największy bruszy, jaki złowiłem, ja wspominałem gdzieś o tym w tej naszej serii. Złowiłem go istotnie w złotej fali, czyli w fali, która została przez te siły odśrodkowe które istnieją, posegregowana. Mówi się, że fala taka niosąca bursztyn, którą widzi się w dzień z brzegu, ona wygląda jak asfalt, prawda? Jest czarna od drewna dryfowego i w dzień trudno zauważyć, że tam migają bursztyny czasami. Jest to zauważalne, ale nie ten. Bywają natomiast fale z taką ilością bursztynu, że ten bursztyn jest do zobaczenia. Złota fala polega na tym, że jest jakiś odcinek fali, w którym są same bursztyny. Nie ma drewna, tylko są same bursztyny. I to wrażenie mi się niesamowite, jak widzisz? To. Ja widziałem to dwa razy w życiu, prawda? I co ciekawe, za każdym razem było, było to w okresie właśnie świąt Bożego Narodzenia. Za każdym razem. Czy to była połowa stycznia, czy to była koniec grudnia, czy początek stycznia. Lub w zasadzie nieistotne, prawda? To było w tym okresie mniej więcej. I ta żółta fala spowodowała, że ona przyszła w dzień. Tam w nocy już czekano na Burszym i tak dalej, tam się tłum zbierał, bo ilości tych patyków widocznych w morzu już w czasie sztormu były zastanawiające, prawda? Mm. Dość, że tam pół Pomorza zjechało chyba w to miejsce obserwować. No i ja tam w pewnym momencie wszedłem, bo wcale to do brzegu nie podchodziło. To jak ja stamtąd zniknąłem, to dopiero do brzegu podeszło, prawda? I jako jeden z pierwszych gdzieś tam wlazłem w tą wodę. I wyciągałem jakieś tam bursztyny, prawda? Wszystko głube bursztyny, ładne tłuszczyny. I... Ja już nie potrafię dzisiaj powiedzieć ile kilogramów razem. Dość, że takie pierwsze zacięgnięcie kaszorem e, e, i z tym wróciłem e, do brzegu e, wypełniło mi jakąś część, e, małą część plecaka, prawda? E, ja już nie, nie, nie potrafię dzisiaj to, to e, dokładnie wagowo określić ile było, prawda, tego. Natomiast największy bursztyn, jaki <kluzny> tam się zjawił E, e, jako chyba pierwszy zobaczyłem, prawda, że ten, chyba nikt więcej go nie widział, prawda, bo ja byłem akurat w wodzie gdzieś tam usiłując e, e, wyciągnąć tam przebrniacy, wiem, że wchodzili tu odważne chłopaki, prawda, tam. E, e, po, po, po te bursztyny, to Ta tak reszta stała, prawda, rozleniwiona na, na tej plaży, czekając na to, aż ono przyjdzie, My, myśmy ryzykowali wchodząc daleko w tą wodę i mi udało się chwycić duży kawałek, prawda? Był taki moment, że ja wysypywałem zawartość kaszora z powrotem do wody patrząc, że w kaszorze nie ma tego dużego kawałka, prawda? Wysypywałem do, do wody burszy, żeby dostać ten duży kawałek, no, Wcześniej już go chwalili, po prostu to tak, wypatrzyłem. Wypatrzyłem go, prawda? No i go dostałem, prawda? Jak go dostałem, to schowałem w plecaku, prawda? Wyszedłem i jak go chowałem w plecaku, to taki nieprzyjazny jęk na tej plaży, prawda? Ja często mówię, że nie ma czego się bać na plaży i tak, ja się wtedy przestraszyłem, prawda? Żeby go zabiorą po prostu i tego. 1014 grad Bursztyn został sprzedany za jakieś tam pieniądze w tym. Twierdzono, że, że, że, że rzeźba z niego powstanie, nie został wyrzeźbiony. Stał na długim pobrzeżu w Gdańsku jako dekoracja, dekoracja wystawy jednego ze sklepów tamtejszych. Ktoś go kupił za 150 tysięcy złotych, czyli daleko, daleko, daleko więcej, niż, niż ja zarobiłem, no tak. Za tego za sprzedałem. Tak. To znaczy, ja byłem zadowolony z, z tej ceny, prawda, i tak. 150 tysięcy złotych poszedł na wolnym rynku, prawda, kawałek. Ładny kawałek, nie był. No. Cały batowy, nie był cały przyrodzony. To już jest prawda? kilogramowe bursztyny, to już są. cały i niepotłuczony. To To było tego. W piaskach czasami się zdarzają potłuczone bursztyny, tam jest żwirowe dno, prawda? I silna fala potrafi tłuc o ten żwir, i one są potłuczone. Tam było to. Zupełnie, zupełnie ten... Ludzie, którzy łowili długo na plaży, złowili wtedy... Wiem, że, że ktoś tam złowił tego, to też wspominałem, kilkaset kilo, prawda? W Bursztynu, nie chcę oceniać ile te, tego było, ale kilkaset kilo. Ja natomiast miałem taką przygodę zupełnie niedawno. Przebrnie, gdzie wyszedłem w czasie sztormu przy pierwszych podmuchach, podmuchach kontry, która bardzo silnie i bardzo szybko zmienił się wiatr, prawda? Jeszcze przy wysokiej fali, tak? Przy wysokiej fali i przy tej wysokiej fali udało mi się złowić bo tam gdzie wyszedłem w, w, w, w przepięknie na plażę, tam od razu można było łowić. Ja nie szukałem w lewo, w prawo, lepszego, gorszego miejsca, tam dołączył do mnie e, e, sąsiad e, e, z tamtych okolic, prawda, sąsiad do mnie dołączył. I myśmy po przeszło 100 kg wtedy bursztynu wyciągali, prawda, tylko to bursztyn nie był gruby, tam zdarzały się jakieś dwudziestki i tak dalej, i tak dalej, ale nie było tego dużo. Masę tego bursztynu stanowiły piątki. Pięciogramowe, 5 do 10 gram, to, to była większość tego bursztynu, prawda, trochę dwójek, prawda. E, e, dużo sieczki i e, e, tego, czyli ten e, e, e, rano jeszcze tam ktoś z rodziny przyszedł, gmerał w tym, prawda? Myślę, ja tak tak że tak opowiedz Piotrze trochę i wiesz, no, jak co to się w 5 minut to 100 kilo łowi wiesz, jak to jak nie, prawo, to Nie, to, to, to proszę sobie wyobrazić, że temperatura była e, powietrza. E, jak ja wyszedłem na plażę, minus 17 stopni. Fale, które urosły poprzez kontrę, one nie maleją, tylko ten, cofają się na plaży, odsłaniają jak gdyby plażę, ale fale były około 3,5 metra wysokości. Do wody się nie wchodziło, to woda przychodziła do człowieka, a w tej wodzie były patyki, czyli technika połowu polegała na tym, że człowiek się odwracał tyłem do fali, wytrzymywał jak gdyby uderzenie fali w plecy, wybierając tak miejsce, żeby nie zalało z głową, z głową prawda? I nadstawiał kaszor na ślepo, prawda? Na tą wracającą na tą falę. Wracającą falę. I z tej wracającej fali miałem wielki worek wtedy za założony, taki chyba ze 100 litrów, prawda? I ten worek z takim kijem od kosy wlokłem po po poza zasięg tej plaży, tam się wywalało i zbiera zbierało się bursztyny, prawda? Człowiek się zamoczył, zamoczył światła i tak dalej. Wysiadło światło ultrafioletowe w pewnym momencie, w białym świetle było łowione, to białe światło też wysiadło, prawda? To zapalniczką mi się świecić świeci w pewnym momencie, telefonem świeciłem, prawda? ile godzin to trwało? E, do 8 rano. Do 8 rano, od 10 wieczora. Od 10, 10 wieczora, prawda? E, z tym, że o 8 rano już było plus 3 stopnie, plus 4 stopnie, prawda? E, no Przeszedł front po prostu, który, który, który zmienił. W górach zapowiadano silny Halny wtedy, prawda, wiał. Tu przyszła ta kontra z Południa taka bardzo mocna, prawda. I, I to jest absolutnie mój rekordowy połów i tego się już wiem, że w życiu nie, nie, nie powtórzę. Prawda? To, to, to jest. Nie mów bo to nigdy nie wiadomo. Nie? Takie rzeczy się zdarzają tylko raz w życiu. E, e, no i już. No. E, tego. Na, natomiast takich kilogram, pół kilograma, to ja takie chlebaczki miałem czasami. No takich chlebaczek do pełna, prawda? E, e, nawet nie wiem ile tego było. Bo, bo, bo, prawda? No to, to, to miałem ta, takie połowy, że na przykład na przestrzeni tygodnia, to też najczęściej styczeń i ten. Ja pamiętam kiedyś y, też po jakimś takim wspaniałym sztormie i tak dalej, trochę sypnęło, tego bursztynu, też robiłem, Pojechałem do Zakopanego y, jak, z jakimś kretyńskim po, y, pomysłem, że y, ustawię w zakopanym stoisko na ulicy, prawda, e, e, e, tą swoją galerię na lesce w Zakopanem na, na Krupówkach gdzieś i tak dalej. E, Nigdy więcej w życiu, prawda? Yy, yy, I przegapiłem tym pobytem, trzymiesięcznym pobytem zakopanym, jeden z najlepszych sezonów, jaki, jaki tu yy, był na Bursze, prawda? Siedziałem w tym zakopanym. Yy, yy, wróciłem z tego zakopanego. Tak wściekły, prawda, na tą całą sytuację, że tu był bursztyn i yy, yy, wszyscy znajomi, którzy łowili i tak dalej, to całymi wielkimi torbami te bursztyny gdzieś tam po domach, wory stały, prawda, yy, yy, pod ścianami, a ja w zakopanym prawda, yy, ten, no i już no Próbował się zakoregować z zimie tak na krupówkach, no. I na krupówkach i na gubałówce próbowałem sprzedawać te, te, te swoje wyroby prawda to szaleńczy pomysł zresztą jest inny problem górany chyba nie lubią kaszubów prawda I Kaszubi nie lubił chyba górali, prawda, to jeszcze tam konflikty tego typu dogodziły jakieś, prawda, ten, W każdym razie, jak tu namierzyli się, pojawił jakiś góral z rozsypkami latem, prawda, i nie miał pozwolenia na handel, to ja zawsze go podpieprzyłem, żeby zjeżdżał, co takich nie lubię, prawda, i tyle, no. Tak mi dali do watu w tym Zakopach, prawda. E, e... Przeganiając, prawda? Jak jakieś, ten... Potworne jakieś pieniądze płaciłem za wynajęcie jakiegoś placyku, prawda? Żeby że mm -hmm. gdzieś, gdzieś te, te swoje stoisko. Facet, który obiecał budę, prawda? Producer przy Krupówkach i tak dalej. Jak ja już dojechałem do tego Zakopanego, no mówi, pan jest... Z tego, wy tam bogaci jesteśmy i podał cenę cztery razy wyższą niż się umówiliśmy na początku, prawda? No, tak. e, no, no, no i już, no, o tym tu, tu gadać, prawda? No nie o tym, nie o tym, no. opowiadać no. legendy. Te, to też należy do tej legendy, tak. prawda? I tego, te, te, tego, bo w każdym razie były te okresy przekapione po prostu też. E, I e, nie wszystko tego. Nie zawsze człowiek był we właściwym miejscu i, i czasie. No, no. To trochę z bursztynami jest trochę tak jak z grzybami, ani wszystkich nie wyzbierasz. Mm. Ej, ani nie zawsze trafisz na ten moment. Kiedy ja? Grzyby? Jak trafię wszystkie. Co do jednego, prawda? No. No, no, okay. no, jak... Ja to zawsze tak idę do lasu, czasami o takich porach, że normalnie grzybiarze to się ze mnie śmieją, czyli południu. idę przy drodze i też jakiś tam te rzeczek na no wiesz, z... I z bursztynami też mam tak samo zauważyłem, że ten przypadek z tą setką nie był odosobniony. To znaczy mm, kilkakrotnie mi się zdarzyło, że to była już sytuacja, kiedy ja wiedziałem, że było nałowione że faktycznie już tam tir tych, y, tego patyka, rozumiesz, wyciągnąć tego z wody, leżał na plaży. Przyszedłem tam sobie pogrzebać i w jakimś takim ostatnim wy, wyrzucie fali nagle, wiesz, dwudziestka, trzydziestka wypływała nie? na brzeg, czy, czy tam coś. Więc takie kawałki też się zdarzają, że one gdzieś tam z, y, y, się plączą jeszcze po, po dnie i, i czasami nawet jak już wszyscy tracą nadzieję, to, to warto chociaż tą chwilę dłużej zostać, czy tam przyjść i grzebać się w patykach, bo może się okazać, że jakimś ostatkiem sił gdzieś tam coś do, do tego wybrzeża, chociaż ten jeden taki tej wielkości Bursztyn e, dopcha, to też jest wielka frajda, jak, jak człowiek sobie, wszyscy już pójdą, zostajesz sam i nagle przypływa kolejny prezent, to, to też jest bardzo, tak. bardzo miłe. E, e, y, jeszcze przypomina mi się na, nasza wspólna historia, to też styczniowa, prawda, sprzed dwóch lat, chyba tak, sypało bursztynem, prawda. Mówiliśmy się z wojskiem na połów, pojechaliśmy gdzieś tam, jedno miejsce, drugie, tak kiepsko nam szło, nie mogliśmy zupełnie tego bursztynu trafić. I po całodnocnym łażeniu, dreptaniu i tak dalej byliśmy, tak w wykończeniu, ja przeważnięty jeszcze, gdzieś się trochę zmoczyłem, i tak dalej, i nalegałem, Wojtek, spać, spać, spać, mam dosyć, prawda? I poszliśmy spać. W tym czasie w kątach rybackich sypnęło, że gdzie ludzie, którzy po 100 kg bursztynu złowili, dosłownie godzinę po tym, jak myśmy zeszli zesz z plaży, prawda? Eee, tego. Myśmy smacznie spali, a ludzie wyciągali burzy. Zawsze no, no, no, się. Prawda. Wszystkiego nie nało. No, Wszystkiego nie wyzbierać. I, I ten. E, czy byłem wściekły? Nie, no nie, nie można się na to złościć, wściekać, zazdrościć. I, i, i, raz jeden masz szczęście. Teraz drugi. Teraz drugi. <grym> e, to jest e, jak z totolotkiem, prawda? E, że w totolotka wygrywają tylko ci, którzy grają. Dokładnie. Jeżeli się nie gra, to się nie wygrywa, prawda? E, I no jak z każdą loterią jest tak, że często one, e, e, bilans tego wszystkiego nie wychodzi wcale na plus, prawda? E, I z Bursztynem tak bywa, prawda? E, że e, bilans e, nie bywa dodatni i e, proszę nie... Przeliczać nam, naszym znajomym i tak dalej wyciągnęli, jeżeli to się zdarza raz na ileś lat. Ale też samemu jak się do tego nie ma sensu tego widzieć. W sensie bursztynu nie ma sensu przeliczać na kasę od razu, bo to nie jakby nie o to chodzi. Oczywiście, że to jest że że ma jakąś wartość i tak dalej. Ale z mojego punktu widzenia główna wartość to jest w samej, w samej przyjemności. Tak. tak. No i wtedy jak coś się trafi, to super. Właśnie taka ta przyjemność, ktoś mi powiedział kiedyś, że to jest masochistyczna przyjemność, prawda? Tak, bo głównie nie ma. <głosy> bo głównie nie ma i mało zmarznąć, skąpać się, zaryzykować życie niekiedy, prawda? ten, no, no, to jest przyjemność na Wigilii, no opowieść bym powiedział, świąteczną opowieść, prawda, A, nie, nie ten... Ja pamiętam kiedyś studentem, byłem gdzieś jakaś taka chatka e, na Mazurach, prawda, i gdzieś w jakimś gronie e, takich serdecznych przyjaciół, jak to w tamtych czasach bywało, prawda, umówiliśmy się w tej chatce na Wigilię. E, e, chatka nie miała prądu, leżała na całym jeziorem, śnieżek pruszył powalutku, prawda, nie było aż tak zimno. Potem przysz przyszła zima stulecia, ale to dopiero na Sylwestra, prawda. E, e, I e, tradycyjnie przy stole e, było miejsce dla nieoszekiwanego gościa. Raz w życiu mi się zdarzyło to w czasie Wigilii, prawda, Że Tuż przed północą, prawda, jakoś, yy, ten tam, nie szło się na żadną pasterkę i tak dalej, to, to wszystko, ten bo za daleko było, prawda, żeby gdziekolwiek pójść. E, siedzieliśmy brzdąkając na gitarach kolendy, prawda, e, e, e, e, pukali do drzwi i zjawił się ten zbłonkany wędrowiec. jeszcze jedna osoba dojechała na tą wigilię. E, e, i y, y, ja nie potrafię tego określić, prawda, ale za każdym razem łowiąc w okresie świątecznym y, mam takie uczucie, jakby y, ja był tym zbłąkanym wędrowcem, prawda, tak. y, który y, dochodzi do tego wilijnego stołu. Takie uczucie ogromnej radości i przyjemności, prawda, Wspólnej radości e, powoduje to, ten okres e, świąteczny, prawda? E, e, I zarazem e, tej obfitości bursztynu, która na tej ziemi, na tym wybrzeżu e, zjawia się w, w, w tym okresie, prawda? Jest to wspaniałe, niepowtarzalne. E, e, z tą wielowiekową tradycją, E, e, cczenia tego dnia świętego Szczepana, prawda, e, mm, który dla e, rybaków bursztynu jest tym właśnie zapomkanym gościem, prawda, hmm. który przychodzi z morza e, w postaci bursztynu, święty Szczepan. E, I to chyba tak jest. No, także jak na dzisiaj mam wrażenie, że tych opowieści bursztynowych troszeczkę już Wam naopowiadaliśmy. Święto Szczepanowych. Święto Szczepanowych. Żeby Was dłużej od stołów świątecznych nie odciągać, to dzisiaj skończymy ten odcinek. Natomiast zapraszamy na jutro na dalszą część opowieści o tej samej porze, 15.45. Zapraszamy. Zapraszamy. I Wesołych Świąt. Wesołych Świąt.